Pytacie mnie, jakiego używam chleba, no to zazwyczajem ciemny, no bo jest zdrowszy. Pytacie mnie, czym podcieram dupę, zazwyczaj nie podcieram, no bo jest stalszy Dawaj odpasta, posiadaj, opowiada jak mam żyć Jesteś taka wygadana, że zamyka pat face. Przegadałaś trzy godziny, a nie powiedziałaś nic By poszerzyć horyzonty, ktoś ci kupił selfie stick Zabierzcie jej selfie stick, selfie stick. Zabierzcie jej selfie stick, selfie stick. Zabierzcie jej, selfie stick, selfie stick. Zabierzcie jej. Zabieszcie jej, ey, jej, jej, Wszystko się zmieniło, odkąd ma tanet na wiosce, od kąt zbierasz lajki